Brukselka gotowana, posypana zrumienioną bułką, tartą, masełkiem. Witam. Jak ugotować kapustę, tak zwaną brukselkę? Tu mamy jakieś 500-600 gramów brukselki. Wstępnie ją pukamy, obieramy z żółtych liści. Końce tu obcinamy. Do wrzącej wody, tu jakieś 2 litry wody, dajemy łyżkę soli, łyżkę cukru i na wrzącą wodę wrzucamy kapustę. Gotujemy. Odkryto do miękkości. Po około 10 minutach gotowania kapusty brukselskiej odsadzamy, podajemy z rumienioną bułką, tartą, polaną stopionym masłem lub innymi sosami ciepłymi, ilość 600 g powinna wystarczać na 4 osoby. Dziękuję bardzo, życzę smacznego.